klasiści. specjalnie dla Was Starostwo Powiatowe w Chojnicach przygotowało informator dla absolwentów szkół podstawowych przedstawiający ofertę edukacyjną szkół, dla których Powiat Chojnicki jest organem prowadzącym. Przygotowaliśmy dla Was 1340 miejsc w 43 oddziałach, liceum, technikach i branżowych szkołach pierwszego stopnia. Jak co roku rekrutacja do szkół, dla których powiat chonicki jest organem prowadzącym, realizowana jest za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. W informatorze znajdziecie również harmonogram działań ósmoklasisty, który zawiera terminy obowiązujące Was w trakcie przebiegu rekrutacji. Zachęcam Was również, abyście na bieżąco śledzili strony internetowe szkół, na których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz wszelkich działań promujących je. Pamiętajcie również, że w przypadku wątpliwości możecie zawsze skorzystać z pomocy doradców zawodowych, Zachęcam Was do skorzystania z informatora i życzę trafnych wyborów w dalszej edukacji. Powodzenia! Drodzy uczniowie, zachęcam Was do nauki w jednej ze szkół powiatu choińskiego. Zarówno humanista, jak i osoba o ścisłym myślę znajdzie coś dla siebie. Oprócz ciekawych kierunków mamy również najnowocześniejszą bazę dydaktyczną i specjalistyczne pracownie. Wasze wybory myślę, że dokonacie w taki sposób, że będziecie z tych wyborów zadowoleni. Ale pamiętajcie jedno, że oprócz wiedzy i umiejętności zdobytych w naszych szkołach, ważne są również te przyjaźnie, które zawiążecie na lata. Życzę pozytywnych wyborów i zadowolenia.